Za nami runda jesienna, super i pierwszej ligi Hokeja na trawie, moje typy do najefektowniejszych, a na pewno jednych z najładniejszych bramek rundy i nie są to bramki zdobyte na boiskach superligi. Mecz Stela Gniezno, Lipno Stęszew i to właśnie bramki tej drużyny, strzelcy Piotr Kocięba, ponownie Piotr Kocięba i Robert Braszek, zapraszam.